Ho, teść pompony! Jak tam wasze tempo? Fiku miku w październiku! <grych> Za oknem złota polska jesień więc prestissimo na dwór. Idziemy z wielkim durem do lasu na grzyby. A potem będziemy zbierać bursztyny na Wyspie Sobieszewskiej, porozrzucane tam podczas ostatniego sztormu. Dosyć tego jesiennego smutku. Najlepiej w coś się pobawmy. Panie Globusie, puści nam pan jakąś muzykę, a my będziemy zgadywać, co to za kompozytor. O! To brzmi jak. Vivaldi! A to? Chopin! A to? Trudne. Verdi! Ojej! Panie Globusie, spokojnie! To za szybko, za dużo naraz! glupose A co to? Pomposo. Droga Pomposko. Twoje zgłoszenie do Akademii w Krainie Muzyki za siedmioma operami, za siedmioma baletami zostało rozpatrzone... ...durowo! Witamy Cię w naszych muzycznych taktach i zapraszamy na pierwsze zajęcia z półtonów, tonów i trytonów! Forte fortissimo! Pomponiki! Dostałam się! Dostałam się do Akademii! W krainie muzyki! O jejku! Nic tam nie mówię! Nic wam nie mówię! A tyle czekałam! Tyle czekałam na list! O jejku! Nie mogę w to uwierzyć! Nie mogę w to uwierzyć! Pomposko w krainie muzyki będzie studiować i będę tak mądra jak sam wielki tur! O ha, ha, ha! jejku! U! U! Nie mogę w to uwierzyć! Pompony! Dostałam się do wymarzonej szkoły do krainy muzyki! Ojej! Długa podróż przede mną! Ale to oznacza, że będę musiała opuścić naszą pompobazę. A pamiętacie, ile dźwięków tu usłyszeliśmy? Jak pięknie brzmi! Pamiętacie, ilu spotkaliśmy artystów? Ile hasę z Kuli Mądruli poznaliśmy? Trudne słowo powtórzcie za mną, pompony. Uwertura. Uwertura. Ile zagadek globusa rozwiązaliśmy? O. O. Ojej. Tak. O. Te wszystkie nasze muzyczne przygody sprawiły że właśnie spełniam swoje marzenie. Bardzo wam dziękuję, Pomponiki. Ja jadę do Akademii, ale was również czeka podróż. Już dziś zapraszam was do opery 9 i 11 października. Wielki durszy szykuje daleką podróż z... Sami się przekonajcie. Coś się kończy, a coś się zaczyna. Do zobaczenia, Pani Kulo Mondrulo! Dziękuję! Mi Pan, Panie Globusiku! Do zobaczenia! I Ty, Pompobazo! Do widzenia! I Wy, Pomponiki! Do zobaczenia! Papa. Pa. Trzymajcie kciuki! Komu w drogę? Temu metronom. Papa! Pa.